Ja z tej strony Martis, a w dzisiejszym odcinku witam Was serdecznie na moim kanale i bardzo dziękuję Wam za 400 subskrypcji, które wbiliście mi y, dzisiaj. I słuchajcie z tej okazji właśnie y, robimy nową serię i zaraz Wam o niej więcej opowiem, ale serdecznie Was zapraszam na mojego Twittera Martis ty, oraz na mojego Twitcha Martis y, Podłoga YouTube też znaczy ciągle będą Wam się wyskakiwać, jak widzicie animacja, więc no, nic trudnego możecie zafollowować i zostawić obserwacje, ale nie musicie. Dobra słuchajcie. Przechodzę już do tematu, to, ale to najpierw to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bardzo by, by, by mi było miło. I o co chodzi i jaka jest nowa Seria. nowa seria yy, będą to odcinki codziennie czyli takie małe daily, zobaczymy ile wytrzymam. i słuchajcie będziemy grać na tym jakby na, mm, na tych odcinkach w ligę mocy i to będą trzy mecze czyli trzy codziennie mecze będę robić w lidze mocy jakby lidze mocy no nieważne wiemy, wiemy o co chodzi Yy, w lidze mocy, o, wreszcie dobrze powiedziałam i zobaczymy jak jeszcze w sumie miesiąc został zobaczymy jak no jak ten, jak, jaki będę miała bilans z tego jaki teraz mam nie grając i jaki teraz będę mieć, jak będę codziennie grać po te trzy mecze, yy, więc słuchajcie może żeby z, jakby, po, jakby po co ja gram jakby o, wygramy chyba yy, chyba wygramy Zobaczcie jaki piękny. Zobaczcie, teraz strzelę. A widzicie? Widzicie ile zadałam tych punktów? Jak yy, go zabiłam? Za to łapka, łapka łapka musi być. Powinniśmy to bo co ja tuż? Nie, nie, nie. Nieważne. Yy, dobra, myślałam, że to będzie wygrana, jednak to przegrana. Ale dobra, słuchajcie, ja już jakby nie będę mówić dalej, tylko po prostu przechodzimy sobie yy, do tego, do Ligi, Młodcy, gdzie będziemy grać dzisiaj 3 mecze, więc zaraz się. Ok, dobra słuchajcie, ja już jestem i słuchajcie, zapamiętajmy sobie e, jakby ten bilans i zobaczymy, a 20 dni, sorki 20 dni i co będę robić, no po prostu będę, bo tam 5 dni wcześniej chyba się kończę, czy tam 7 dni e, wcześniej kończy się niż karnet. Do 20 dni zostało do końca sezonu, więc zobaczymy wszyscy 20 dni ile uda nam się to zrobić, yy, czy pójdziemy tutaj, czy pójdziemy tutaj, no zobaczymy, więc lecimy pierwszy maczek. Yy, powinno mi szybko losować, jak nie to będę robić, dobra już jest, jak nie to będę po prostu dobry gorący ziemniak, ale żebym tylko nie było, ok, nie, oczywiście nie wiem kogo tu blokować ale może dzięki temu nauczę się wreszcie kogo blokować, o co chodzi, nie? Dobra, ja, okej, okay, tutaj y, dynamajka dobra, dynamajka zablokuję i kogo to mogę wziąć? Ja już wiem kogo wezmę. tutaj się baryleją, gra a tutaj, dobra, to ja wezmę sobie ten gdzie ona jest gdzie jest e, Jesse wezmę <głos》>, bo nie wiem kogo wybrać gdzie jest Jesse, gdzie jest Jesse, where are you? Ja Jesse nie umiem znaleźć a ona już wybrała Jesse, o kurde Brook e, Brook wezmę, dobra przegramy ten mecz okej okay, mm, łatwopalny tutaj ten dobra, już, lecimy lecimy. Więc, no po prostu jakby pokażę Wam może ten pierwszy meczek, a później po prostu Wam pokażę graj. A po, po prostu i później Wam pokażę e, wyniki, wiecie o co chodzi. Więc ten meczek, pierwszy meczek Wam pokażę w całości, a e, później. To nie, po co? Hmm. Coś tam trafiłam. Okej, okay, brok tu jest spoko, czyli... Mm, kurde, kolt, jak ja nienawidzę koltów tutaj, tak, że... Nawa, nawa, o kurde. Aha, tylko jedną, nawet jedną rakietą go nie strzyma, znaczy no, ten. To myślałam, że tu łatwiej pójdzie, bo <grym> to ciężko jest. Więc jeśli będziecie się zamywać, proszę, jakby... Jakby ja nie umiem wybierać, ale no może dzięki dzięki temu się nauczę. Yy, przegraliśmy już to. Każdy już o tym wie. I widzimy się słuchajcie po drugiej runce. Okej, okay, dobra, słuchajcie, jak widzicie lub nie widzicie? <śmiech> nie no dramat, no Jezus, jeszcze spadłam. Nie no, nie no, nie no, nie. <śmiech> Jak ja trzy mecze będę robić? Przecież ja, ja spadnę w ogóle. <głos> <głos> nie, nie pomyślałam tego. E, dobra, idziemy dalej. I co teraz będzie? Pojedynku z... Nie, tylko żebym ja nie była. Please. Jezus Maria, dlaczego mnie wybiera? No, no. dlaczego? Lidera, no. I wiem, kogo tu Ems zablokuje. Ja blokuję ems drugie będzie ja tu chyba wezmę wiecie kogo We wezmę sobie peny tu peny może być dobra albo Jessie Jessie będzie ok jeszcze z tym działkiem no nowej wybieraj szybciej kup ciekawe kupy wybiera. Dobra, no to ja wybiorę sobie Jesse. Tylko, że tam drugi Mam no tam drugi Dobra, jest Więc słuchajcie, widzimy się po dwóch meczach Słuchajcie, ledwo się udało Wygrać drugi mecz I udało się, mamy e, Trzecią I postanowiłam, słuchajcie, że będę grać Dwa mecze Bo nie dość, że No, no to jest zbyt ten i po prostu zajmuje to za dużo czasu, więc myślę, że odcinek Wam się spodobał i piszcie jakie piszcie jakieś propozycje, czy coś takiego, czy, no piszcie, czy w ogóle odcinek Wam się spodobał i czy dobrze wybierałam postacie, to w sumie tyle. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia, simanko, cześć.